Znowu zostawiasz na świętach pamiątkę swoje wyblakłe usta Ta noc jest pusta, od kiedy nie ma ciebie mam te plaże usta Znowu. Bo pamiątkę pamiątkiem w swoje wyblachłe usta Ta noc jest pusta, od kiedy nie ma Ciebie mam te blawe usta Ta noc jest pusta, tak jak moje serce się pojemna Nie mam Ciebie i to się kończy jak ten dlemar. Nie wie co już wybiera, czy że gejmy, ja, czy ludzie youtubera Mam, wie, masach wiele postaci ale jedną wybiorę, pójdę ślady, jak ten pewien Bo dzisiaj on wybiera Kupowałem dwie kwiaty, a dzisiaj sobie gardło ścieram Nie wiem czy to było warte, czy też nie Ale wiem, że bez ciebie nie mam nie, się Dzisiaj znowu mam tędzie, psychikam 0% Zabiję się, by się nie mać dłużej by Znowu, się, nie męczyć ten Znowu w ten sposób, w ten wyblakłe usta Ta noc jest pusta, od kiedy nie ma w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten Usta. w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w w ten w ten sposób, w ten nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ale nie, tak naprawdę smutek. nie, nie, zapytać nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, a dzisiaj ty dla mnie tanczysz Pamiętam ten moment, tutaj się nocy i dzień teraz tylko pochrzeć, że mogę po fajnie ja tylko żałuję, udaję Ale już tak naprawdę smutek się jest zapyta w środku, odczuwa smutek Wielki bud mi a dzisiaj ty dla mnie tanczysz A dzisiaj ty Znowu zostawiłaś nasz pamiątkę swoje, wyblakłe usta Ta noc jest pusta, od kiedy nie ma Ciebie, mam tę bladę usta Znowu zostawiłaś nasz pamiątkę swoje, wyblakłe usta Ta noc jest pusta, od kiedy nie ma Ciebie, mam te blade usta Wiem, że już nie mogę, ale chciałem Ci podziękować, w ma noc dużo Tomaszem o Tomaszem Domaszczę